Uprość wyrażenie 4a do kwadratu razy b podniesione do sześcianu. Użyjmy własności dotyczącej iloczynu potęg. Powiedzmy, że mam a razy b i podnoszę to do potęgi n. To znaczy to samo co wyrażenie a do potęgi n razy b do potęgi n. Zrozumiemy, jak to działa, rozwiązując prosty przykład. Jak inaczej zapisać iloczyn a i b? podniesiony do sześcianu. Czemu to się równa? To jest a razy b, pierwsza potęga, razy a razy b, druga, razy a razy b i trzecia potęga. Po prostu mnożymy to wyrażenie trzykrotnie przez siebie samo. Można poprzestawiać czynniki, bo mnożenie jest łączne i przemienne. Zmieńmy kolejność tego, co mnożymy. Możemy to zapisać jako a razy, a razy a razy a razy b razy b razy b. Są tu 3a i 3b. To się równa a do sześcianu, a to jest b do sześcianu. Otrzymaliśmy a do potęgi trzeciej i b do potęgi trzeciej. Zadziałało. Mam nadzieję, że rozumiecie dlaczego. Teraz zastosujmy tę te zasadę do zadania. Mamy 4a kwadrat razy b podniesione do sześcianu. To znaczy, że każdy z czynników będzie podniesiony do potęgi trzeciej, więc mamy 4 do sześcianu razy a do kwadratu i jeszcze do sześcianu razy b do sześcianu. Trzecią potęgę napiszę na fioletowo. To jest potęga trzecia. Zamiast obliczać iloczyn i podnosić go do potęgi trzeciej, mogę najpierw wziąć czynniki składowe i podnieść je do sześcianu, a dopiero potem pomnożyć. Tak właśnie zrobimy. Spróbujmy to sobie uprościć. Ile to jest 4 do sześcianu? 4 do potęgi pierwszej to 4, 4 do kwadratu daje 16. Trzeba jeszcze pomnożyć 16 przez 4. 4 do sześcianu to 4 razy 4 razy 4, czyli 64. Musimy jeszcze podnieść a kwadrat do sześcianu. Umiemy potęgować potęgi. Wiemy, że to znaczy… A do potęgi 2 razy 3, czyli A do potęgi 6. To jest A do potęgi 6. 6 jest iloczynem 2 i 3. Zostało jeszcze B do sześciano. Zmienię kolor. Jest B do sześcianu. Zapiszę to tutaj. Uprościliśmy to wyrażenie do postaci 64A do potęgi 6 razy B do sześcianu.